Nissan Skyline GTR. Historia od początku. Może to być sporym zaskoczeniem, ale Nissan Skyline wcale nie należał początkowo do Nissana, ale do innego japońskiego producenta Prince Motor Company. Pierwszy Prince Skyline zjechał z linii produkcyjnej w roku 1957 i w ciągu kolejnych paru lat przechodził różne mniejsze i większe ewolucje, aż do roku 1966, kiedy Nissan z niewielką pomocą japońskiego rządu wykupił całą firmę. Od tamtej pory cała gama modelowa zmieniła nazewnictwo na Nissany i Datsuny. Ale żeby już nie plątać za bardzo, na potrzeby tego materiału będę używał jedynie nazwy Nissan. Dwa lata po wykupieniu Prinsa na rynku debiutuje Nissan Skyline C10, a w 1969 roku pierwszy w historii GTR, nazwany potocznie Hakoska, lub po prostu Hako era odchudzono względem wersji cywilnej, a dodatkowo wzbogacono o nowy dwulitrowy 160-konny silnik, w zasadzie ten sam co w wyścigowych Nissanach R380. Z pozoru subtelne zmiany okazały się być strzałem w dziesiątkę, bo GTR świetnie się czuł na torze, odnotowując 33 zwycięstwa w zaledwie 18 miesięcy i następnie 50 w ciągu jednego roku, absolutnie demolując konkurencję. W 1972 roku Nissan odświeżył gt r ale już w 1973 wstrzymał jego produkcję ze względu na kryzys paliwowy. Nissan Technology vs. The Bottom Line Skaczemy w czasie o 12 lat, mamy rok 1984. Nissan ma delikatnie mówiąc problemy, zarówno finansowe jak i wizerunkowe. Sprzedaż samochodów idzie jak krew z nosa po ciężkiej dla motoryzacji dekadzie w kryzysie. W tym czasie zapanowała moda na samochody o pudełkowatym kształcie, których motywem przewodnim była ekonomia. Model Skyline również padł ofiarą tego okresu. Choć podejmowano próby zrobienia czegoś specjalnego, a nawet udawało się wygrywać niektóre wyścigi, Auta były nijakie w swoim designie, a ogólny wizerunek marki mocno podupadł wśród potencjalnych kupujących. Odczuwalny był też generalny spadek jakości produkowanych samochodów. Nissan stał się synonimem producenta aut nudnych i bez polotu. Z zatroskaniem przyglądał się temu Yuta Kakume, dyrektor generalny do spraw jakości. Pracował w firmie od 1946 roku, niemal 40 lat. Nissan to było całe jego życie i dlatego nie mógł pogodzić się z taką reputacją ukochanej marki. Ojciec Jutaki był przedsiębiorcą, którego biznes nie wypalił, bo ten zgubił zainteresowanie klientów. Sen za wszelką cenę pragnął, by nie powtórzyć tego błędu. Gdy w 1985 roku zajął stołek prezesa Nissana, natychmiast rozpoczął wewnętrzną rewolucję. Chciał przypomnieć o istnieniu firmy klientom, Zmienić podejście z bezpiecznego i nudnego, na bardziej nowoczesne i atrakcyjne dla kupującego. Kumy rozumiał, że aby naprawić sytuację, trzeba czegoś wielkiego, na skalę światową. Tak, żeby o Nissanie mówiono i mówiono tylko dobrze. W motoryzacji nie ma na to lepszego przepisu, niż wygrywanie wyścigów. Budżet firmy nie był w najlepszej kondycji, ale mimo to nowy prezes zaryzykował i wygospodarował trochę pieniędzy na motorsport. Wewnątrz firmy utworzył sekretny oddział, 901 Division, mający trudny, aczkolwiek jasny cel. Stworzenie zupełnie nowego, najlepszego na świecie samochodu sportowego przed rokiem 1990. W firmie działał jeszcze inny dział od motrosportu, Nismo. Celem inżynierów z Nismo było m.in. tworzenie pakietów tuningowych, ale również zaprojektowanie pojazdu do grupy A, który będzie wygrywał zawody z konkurencyjnymi markami z japońskiego rynku. Nie oznacza to oczywiście, że konkurencja była wyłącznie miejscowa. Na zawody przyjeżdżały ekipy z całego świata, w tym m.in. Ford, BMW czy Porsche. Grupa A to w dużym skrócie była kategoria wyścigów samochodowych, które można było kupić prosto z salonu. Producenci często tworzyli limitowane wersje cywilnych aut, tylko po to, by można było się nimi ścigać w wyścigach z tej kategorii. Zwycięstwo w grupie A, logicznie dedukując, było więc gwarancją świetnej reklamy i wyższości salonowych samochodów nad konkurencją. Czy mając możliwość kupić samochód, który wygrywa rajdy lub wyścigi, lub samochód, który regularnie przegrywa, zastanawialibyście się długo, który z nich wybrać? Jedyny problem polegał na tym, że do stworzenia takiego samochodu nie wystarczy chwili zastanowienia lub magiczne zaklęcie. Dla przykładu, Nissan Skyline DR30 po odpowiednich modyfikacjach odnosił całkiem sporo sukcesów w wyścigach grupy 5. w grupie A okazywał się zbyt toporny, by nadążyć za konkurencją. W 1986 roku Nissan wypuścił Scalina DR31. Był to samochód dość niepozorny i wciąż nudny dizajnersko, ale wygrał całe zawody już w roku swojej premiery. Inżynierowie innych producentów nie zamierzali dać za wygraną i w kolejnych latach poprawili swoje samochody, zostawiające prezentację Nissana w tyle. Zupełnie oczywistym się stało, żeby znowu rywalizować z najlepszymi, potrzebny jest nowy samochód i coś więcej niż mocny silnik. Powierzch powierzch. Czy pamiętacie o Tajnej Dywizji? Ciężka praca pozwoliła im stworzyć prototyp super samochodu z rewolucyjnym układem czterech kół skrętnych. Ich dzieło nigdy nie trafiło do produkcji, ale mimo to wysiłki inżynierów się opłaciły. Technologie i rozwiązania, które wymyślili, wykorzystano by wskrzesić legendę po 16 latach nieobecności. Bo tak oto w 1989 roku z fabryki wyjechał prawdziwy potwór. R32. Wyposażony był w silnik o mocy 320 koni mechanicznych, choć nawiasem mówiąc w papierach 280, zdolny znieść modyfikacje pod kątem wyścigów i moc ponad 500 koni przy modyfikacjach. Karoserię miał nieco upływową i wyklonu z lekkiego aluminium. Sylwetka samochodu pozostała raczej klasyczna i prosta, więc niewiele zdradzało jego bestialski charakter. Najnowszy Skyline miał jeszcze jednego asa w rękawie. Ten as nazywał się Atessa ETS System. Był to napęd na cztery koła stworzony przez Porsche, ale udoskonalony i zmieniony na potrzeby Nissana właśnie w Dywizji 901. Nie wchodząc w detale i techniczny bełkot, samochód korzystał głównie z napędu na tył, a komputer załączał dodatkowo napęd na przód w wypadku wykrycia uślizgu. To w efekcie pozwalało na niemożliwe dotąd manewry w zakrętach lepsze przyspieszenie i bezkonkurencyjną przyczepność. Z prototypowego modelu Nissan Skyline otrzymał również cztery koła skrętne. W 1990 roku Nissan Skyline GTR wystąpił w swoich pierwszych zawodach i całkowicie zmasakrował swoją konkurencję. W latach 1990-1993 wyjazd na tor w grupie A z Skylinem traktowane było na równi z oszukiwaniem. Często zdarzało się, że Skyline zajmował wszystkie trzy miejsca na podium. Skyline To jednak nie wszystko. Oprócz sukcesów w grupie A, Nissan wygrał 24-godzinny wyścig SPA, w Belgii dwa lata z rzędu zostawił w tyle konkurencję w wyścigach Bathurst 1000 w Australii, tam również otrzymał pseudonim Godzilla, trafnie nawiązujący do japońskiego potwora z filmów wieloletniego symbolu kraju pitnącej wiśni. Na niemieckim torze Nürburgring Skyline pobił poprzedni rekord okrążenia, ustanawiając nowy rekord o czasie 8 minut, 22 sekund i 38 setnych. Godzilla była tak wielkim dominatorem, że w roku 1993 została zbanowana z udziału w następnych wyścigach w swojej klasie. Tak ogromny sukces w skali całego świata i rozgłos poza chwałą i wpisaniem się na karty historii przy okazji wznieciły pożądanie wśród klientów i pozwoliły Nissanowi ponownie stanąć na nogi. W ciągu kilku lat produkcji, samych tylko wersji GTR sprzedano ponad 40 tysięcy egzemplarzy, czyli topowych i supersportowych samochodów, które wcale do tanich nie należały. Godzilla dosłownie uratowała koncern przed upadkiem, wskrzesiła nieobecną od 16 lat markę GTR i jeszcze przy okazji sprawiła, że cały przemysł motoryzacyjny Japonii zaczął się liczyć w świecie. W latach 1993-1998, idąc za ciosem, Nissan sprzedawał odświeżoną wersję Skyline'a w wersji R33. Następca Godzilli był cięższy, dłuższy i szerszy od swojego poprzednika, nabrał też bardziej opływowych kształtów. Pod nowym płaszczem krył dokładnie te same systemy i rozwiązania co utytułowany R32, a nawet na wielu płaszczyznach był to samochód obiektywnie lepszy. Poprawiono m.in. balans, chłodzenie, aerodynamikę, zachowanie w zakrętach, użyto też materiałów lepszej jakości przy produkcji części. W rezultacie GTR R33 był pierwszym produkowanym masowo samochodem, który pobił barierę 8 sekund na torze Norbert Green, osiągając wynik 7 minut i 59 sekund. Oprócz 20 sekund lepiej niż lżejszy i starszy brat. Niestety, konkurencja nigdy nie śpi i szybko poprawili swoje samochody, tak żeby nie odstawać jak przed laty. Siły na torach wyścigowych zostały wyrównane i nowy Skyline nie był w stanie dominować na taką skalę jak poprzednik, co absolutnie nie oznacza, że nie wygrywał. W czasie All Japan Grand Touring Car Championship, obecnie znanym jako Super GT, masakrował wszystkich uczestników rok do roku, aż McLaren F1 odebrał mu tytuł. L34 to ostatni Skyline GTR, będący zarazem dziesiątą generacją Skyline'a. Produkowany był przez 4 lata, od 1998 do 2002 roku. W chwili swojego debiutu wniósł ze sobą na scenę powiew świeżości i nowości. Sylwetka została poprawiona, wzmocniono skrzynie biegów i montowano w nim jeszcze nowocześniejszą i jeszcze lepszą wersję systemu ATESA. W samochodzie był też komputer z wyświetlaczem, który podawał dane dotyczące ciśnienia ładowania, temperatury oleju i inne istotne, szczególnie na torze wskaźniki. Była to absolutna nowość na rynku, nikt wcześniej czegoś takiego w samochodzie seryjnym nie montował. Moc silnika tradycyjnie oscylowała na poziomie 320 koni mechanicznych, choć również tradycyjnie reklamowana była na 280. Nissan Skyline r 4 podobnie jak Mitsubishi Eclipse, odsyłam do mojego filmu, odegrał jedną z głównych ról szybkich i wściekłych, tym razem jednak w roku 2003. W grach zazwyczaj trafia na listy samochodów najszybszych możliwych do odblokowania na późniejszych etapach rozgrywki. Prywatnie uważam, że wygląd tej edycji jest najprzyjemniejszy dla oka i dokłada swoją cegiełkę do jego niesamowitego statusu. Nie dziwota więc, że ten samochód robi taką furorę na rynku i budzi takie zachwyty na wszelkiego rodzaju zlotach czy po prostu na ulicy. To w zasadzie tyle jeśli chodzi o historię Nissan na Skyline GTR. Są to samochody, które od samego początku budowane byłyby wygrywać, reklamować markę, budzić respekt na torach wyścigowych, tak samo legalnych jak i ulicznych. Nieważne czy jesteście fanami niemieckiej, amerykańskiej, włoskiej czy jakiejkolwiek innej motoryzacji, musicie przyznać, że Japończykom należy się uznanie za stworzenie takiego potwora, dominatora, który zmienił motoryzację na zawsze.